Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Geta. Pojawia się w rzeczywistości opanowanej przez słowo, zdominowanej przez grzech. On wejdzie w to, co święte w mękę, w cierpienie z miłości. Zobaczmy, święte jest cierpienie z miłości. Jesteśmy w klimacie smutku, wyciszenia. Oczekiwania na to, co nieuchronne, przeżycia, które nas przerastają, w tajemnicę, która wewnętrznie udoskonala, prostuje, oczyszcza. Maria przy stopach Jezusa, zajęta ich na maszczanie. Nogi są symbolem ludzkiej siły. Ona namaszczając nogi Pana, pociesza Go, a tym samym umacnia na czas męki. Kobieta, której drogi życia się poplątały, która doświadczyła wielu słabości i przykrości od ludzi i od swoich namiętności, przygotowuje Jezusa na mękę. Nie czynią tego Jego uczniowie, choć chodzili za Nim i słuchali Jego Słowa. Maria też umacnia się przy stopach Jezusa. Nie można uczynić tego, co Ona czyniła, nie kochając lub nie czując się wielkim grzesznikiem. Piękne są stopy kobiety, które prowadzą ją do stóp Jezusa. Piękne są stopy człowieka, które od grzechu idą w stronę skruchy. Ludzkie włosy są znakiem zdrowia lub jego braku. Włosy kobiety są symbolem jej piękna, jej urody. Włosy Marii były w nieładzie, gdy ocierała nimi stopy tego, który ją bardzo umiłował. Nieład włosów był odbiciem nieporządku wewnętrznego. Znakami bardzo czytelnymi od strony zewnętrznej Maria przyznała się do swojej wielkiej winy. Równocześnie łączy ona przeżywanie winy z przygotowaniem Jezusa na śmierć. Włosy w nieładzie znakiem braku zdrowia przede wszystkim duchowego i moralnego. Z drugiej jednak strony mogła pięknie uczesać włosy, lecz nie, były, nie byłby to prawdziwy obraz jej wnętrza. Ona stanęła przed Jezusem prawdziwa, a tym samym piękna, bo człowiek prawdziwy jest piękny. Piękno jest większym stopniu wewnętrznym niż zewnętrzne. Nie istnieje piękno, nie piękno wewnętrzne przy nieautentyczności i szczerości zewnętrznej. Piękno jest tam, gdzie prawda i dobro, zgoda, harmonia, skrucha i szczerość. Piękno kobiety, to jej wrażliwość, to bezinteresowna dobroć, piękne myślenie i umiejętność odczuwania z tym, kto ją kocha. Jezus kochał Marię. Wiedziała o tym, dlatego pozwoliła sobie na bycie tak blisko. Ona zachowuje się tak, jakby nie interesowało ją to, co, co inni powiedzą. Tak się czuje człowiek, gdy dotknie go prawda. Gdy przyniknie go skrucha i głębokie pragnienie prawdziwego życia. Jezus jest silny miłością Ojca, miłością sprawiedliwych, ale i grzeszników. Czyż wycieranie włosami stóp Jezusa nie jest wyjątkowym gestem wdzięczności Marii za opatrznościowe czuwanie na nią? On czuwał nie tylko nad każdym jej włosem, lecz i krokiem, gestem, słowem, spojrzeniem. Przecież to nie wielki paradoks, że kobieta cudzołożna dokonuje zasadniczego obrzędu namaszczenia Jezusa. Przed jego śmiercią za zbawienie świata. Zobaczmy, ostatni, mówimy, w oczach ludzi, będą pierwszymi.